serdecznie wszystkich moich subskrybentów i słuchaczy nowych widzów na moim kanale Oracle Miłości u Loeli witam serdecznie dzisiaj w nietypowym krajobrazie czyli nie u mnie w domu z kartami nie będę wróżyć ponieważ mam urlop, ferie i oczyszczam się w naturze cieszę się Jednakże, że Państwo odwiedzają mój kanał i daję Państwu urywki z moich ferii z pięknych wysp kapwerdiańskich. To jest po polsku przylądek Wyspy Zielonego Przylądka, tak się to tłumaczy, Wyspy Zielonego Przylądka. Ja jestem obecnie na wyspie Sal Odwiedziłam również wyspę Boławista Dlaczego Państwu robię te urywki Z moich ferii Podczas których się oczyszczam energi Energii po prostu Nabieram By dalej Państwu wróżyć By robić piękne e, Filmiki na różne tematy Które nas poruszają e, Teraz nagrywam Państwu z wyspy Sal w przetłumaczeniu ta wyspa nazywa się Sól e, Sul, dlatego nagrywam dzisiaj ten filmik z, z, z nadstawu solnego solanki tak zwanej z miasta Salina gdzie właśnie oczyszczam się w solance. No wiadomo, że Sól ma magiczne o, po prostu siły, tak? Magiczne moce. E, oczyszcza nie tylko skórę, organizm, ale również oczyszcza energetykę. I właśnie tutaj e, z tego miejsca nagrywam Państwu filmik, ponieważ jest tutaj takie natężenie ogromne soli w tym stawiku, jak w Izraelu w Morzu Martwym. No, no, mówią tutaj mieszkańcy wyspy, że nawet jest to większe stężenie soli niż w Morzu Martwym. No, nie wiadomo, czy w to wierzyć, ale niesamowite rzeczywiście jest wrażenie, ponieważ na tej wodzie można leżeć, czytać gazetę, tak jak w Morzu Martwym. No nie będę Państwu tego prezentować, ale pokażę tutaj piękne widoki. Przejdę się z Państwem tutaj właśnie troszeczkę dookoła tych stawików. Tutaj powiem tylko historycznie, że Wyspa Sal, czyli Wyspa Solna, w dosłownym tego słowa znaczeniu, przy tłumaczeniu. Jest znana właśnie z, z dużego wydobycia soli. Wcześniej była tutaj firma Moska. i tak dalej, więc było to nieopłacalne i ta firma ponoć przeniosła swój się, nużą się, moczą się w Solance. Um, oczywiście jest to duża atrakcja, ponieważ w tym morzu, znaczy to nie jest morze, to jest tutaj staw, to nie jest tak jak morze martwe w Izraelu, tylko tutaj są takie stawiki, e, które e, właśnie nie mają żadnych oczywiście ani roślin, ani zwierząt. Dwie rzeczy roślina by tej nie przeżyła, czyli dno jest tylko piaskowe, muriste i kamieniste. Moje wakacje, na których się oczyszczam przede wszystkim lub ferie lub teraz czas świąteczny, gdzie mam również dwa tygodnie ferii, wykorzystuję na to, by właśnie energetycznie się oczyścić, naładować, a to na pewno no, jest, wydarza się za pomocą czy za przyczyną tego, że jestem w naturze. właśnie takie rzeczywiście piękne, podobne są do Izraela, tutaj taka pustynne góry też jest pustynia, no, jednakże inna troszkę niż w Izraelu, gdzie, gdzie również byłam, ale chodzi tutaj o to, że jest pustynia wokół tych tutaj pokładów solnych nie ma nic jest rzeczywiście tylko taka płaszczyzna pustynna i góry więc znajdujemy się tutaj no w środku, że tak powiem gór widzą Państwo tutaj krajobraz przepiękny teraz przejdę się z Państwem Będę znowu w domu i będę znowu nagrywała tradycyjne filmiki z wróżbami dla Państwa. Teraz biorę sobie właśnie troszeczkę... dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań do kart to proszę kontaktować mnie przez e-mail mój e-mail mają Państwo pod każdym moim filmikiem i y, również w komentarzach y, mój e-mail to loelia.oracle czyli zapraszam serdecznie wszystkich którzy są w potrzebie i potrzebują wsparcia wskazówek, rad i tak dalej na wróżby indywidualne od 3 stycznia będę dalej oczywiście y, chętnie wróżyła widzimy tutaj wrócę teraz do naszego tutaj y, tematu przyrodniczego y, krajobraz y, mamy wspaniałe, widzą Państwo tutaj wielkie połacie soli widzimy tutaj wszędzie ja chodzę po bryłkach soli po soli z całej podłoża e, właśnie tego stawiku tutaj jest e, również solnej w niektórych miejscach e, właśnie gdzie Państwo teraz z, z, prowadzę, ze sobą e, pokazują Państwu że rzeczywiście jak to się odbywa. I ponoć ta sól, która tutaj jest wydobywana z tych zbiorników, właśnie wodnych, to wystarczy tutaj na potrzeby tej wyspy. SAL. Nie wiem, czy jest ta sól też rozprowadzana na inne wyspy ale Wspomnę tylko, że wysp kamwerdiańskich jest bardzo wiele 9 z nich jest zamieszkałych reszta ogólnie jest 15, ale reszta są niezamieszkałe są to wyspy należące do Afryki czyli wyspy afrykańskie natomiast z historii to były tutaj no niestety historia była również przykra tych wysp, ponieważ były tutaj na przykład kolonia portugalska i też było to miejsce, gdzie sklawy, czyli ich niewolników, zwozili do pracy ciężkiej, więc no, historia tych wysp nie jest też taka radosna. Natomiast teraz tutaj populacja na tych wyspach jest bardzo rozmaita. Rasa afrykańska z różnych stron Afryki, również rasy portugalskie lub różne mieszane populacje, które się na podstawie wielu lat wymieszały, tak? różne właśnie te rasy się bardzo zmiksowały i bardzo piękna teraz jest populacja tutaj, która mieszka na tych różnych wyspach. że tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jestem, zieleni nie ma, pomimo tej nazwy, ale niektóre wyspy tego kapwerdejskiego regionu są bardzo pięknie zielone, natomiast niektóre również mają właśnie w rozmaitej postaci zabieram ze sobą tutaj są również takie nie wiem czy przebieralnie czy jakieś takie budki dla turystów natomiast tam dalej widzimy już kupki soli które są właśnie tutaj suszone widzicie Państwo, które są suszone już i będą właśnie Tam troszeczkę jeszcze z Państwem, by zobaczyć. Tutaj mamy piękny mam się soli, Widzimy całe dno, które jest tutaj. Ja idę po tej wodzie, a dno właśnie tego jest solne i to białe. Tak wygląda to pięknie. Tutaj nawet nie wiem, czy odda to kamera, ale. Wygląda, to po prostu błyszczy się w słońcu. Jest tutaj teraz 26 stopni Celsjusza, czyli lato. No, ja jestem w bikini, więc nie będę absolutnie tego Państwu pokazywać. Wręcz przeciwnie, pokażę właśnie tutaj lepiej otoczenie, w którym się znajduję. No, ta, te bryłki soli się bardzo pięknie błyszczą w słońcu. Widzicie, kochani. Państwo może przybliżę troszeczkę kamerkę. No i zaraz podejdę do tych, do tych właśnie tutaj całych produkcji soli. Też pierwszy raz tutaj widzę właśnie coś takiego. No ale jest to właśnie w sumie najważniejsze miejsce dla tej wyspy, ponieważ tak jak już wspomniałam, wyspa się nazywa Sól. Nie wiem, czy dużo ludzi o tym wspomina, że Sal to jest właśnie Suli. To miejsce, w którym teraz jestem, jest no, najważniejsze dla tej wyspy, ponieważ było wcześniej bardzo dużym właśnie no, faktorem ekonomicznym, prawda? Teraz jest tutaj faktorem ekonomicznym największym tury turyzmus, czyli turyści rozwinięte turystyka, po polsku przepraszam e, turystyka dużo pięknych hoteli oczywiście piękne, długie e, piękne, długie plaże piaskowe e, również kamieniste, różne są plaże jak się jedzie wokół tej wyspy e, natomiast no, są przepiękne, długie plaże, sama byłam 10 km plażą piaszczystą e, już na wędrówce, więc mogę to potwierdzić, że plaże są przepiękne no woda jest cudowna Turkoso, turkiso, turkis, turkusowa i zielona, przepraszam natomiast też są miejsca dla windsurfing czyli dla sportów wodnych gdzie są duże fale tutaj Państwu pokażę już ten zbiornik widzimy ile soli tutaj widzą Państwo tutaj teraz Pomimo to, że jest dzisiaj poniedziałek, nie widzę tutaj żadnych nie wiem, pracowników, pomimo tych pracowników, którzy tutaj pracują dla turystyki, którzy przywożą tutaj turystów, by zwiedzali właśnie to miejsce, by się kąpali tu w stawnikach solnych, czyli w solankach. Natomiast nie widzę tutaj żadnych pracowników, którzy by pracowali, jeśli chodzi tutaj o ten właśnie sol. Ten sól nie ma tu żadnej właśnie jakiejś takiej, nie wiem, industry czyli zakładu Także nie wiem jak to się odbywa bez jakiejś tutaj rzeczywistej fabryki czy.. No ale widzimy tutaj pełno, widzi, widzą Państwo, doszłam tutaj to chyba jeden kilometr, teraz przeszłam em, widzimy tutaj worki wypełnione solą widzimy tutaj kubki soli, proszę zobaczyć całe takie, jak to się mówi, góry soli wręcz które są teraz suszone, czyli osusza je naturalnie słońce. Ale podejdę, żeby Państwo zobaczyli, jak tutaj pięknie to wygląda. I właśnie tutaj osuszana jest ta sól. No i tutaj widzę, jest pakowana już w takie wielkie worki. Podejdziemy do tego, by Państwo zobaczyli. Także nie wiem, kiedy to się odbywa, ponieważ nie widzę tutaj żadnych absolutnie pracowników. Być może to odbywa się w jakichś konkretnych godzinach. Tutaj jest, widzicie, cały worek soli. Także coś, no, bardzo oryginalnego, specyficznego dla tej wyspy. No i pełno wokoło tutaj jest tych wokół właśnie, jak się tak rozglądniemy. Także Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z Wysp Zielonego Przylądka. Zapraszam oczywiście wszystkich kochanych subskrybentów na mój kanał. Proszę nowe osoby, które znalazły mój kanał, by zasubskrybowały mój kanał. Mój kanał oczywiście jest z wróżbami, natomiast jest okres no, odpowiedni na na przykład ten świąteczny, tak? na odpoczynek. Więc właśnie odpoczywam, no y, słońce plus woda, plus sól oczywiście, to oczyszczanie, ładowanie baterii. Także zapraszam Państwa na kontakt ze mną przez e-mail, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na mój kanał, zawsze będą jakieś ciekawe informacje, w wróżby horoskopy, rytuały, przepowiednie na tydzień. No i różne właśnie takie ciekawostki z moich podróży, co jest moim hobby i co mnie bardzo dobrze tutaj doładowuje. Jak Państwo widzą, natura jest przepiękna i pozdrawiam Państwa bardzo świątecznie, słonecznie, gorąco i życzę Państwu się już zbliża, był dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż ten, który był, ponieważ ten, który był, był oczywiście turbulentny, ciężki być może dla niektórych. Najważniejsze, byśmy byli zdrowi, szczęśliwi, byśmy znaleźli miłość i szczęście osobiste, byśmy się rozwijali. Także wszystkiego dobrego, by zakończyć dobrze ten rok. I w nowym roku na pewno zapraszam wszystkich na mój kanał, spotkamy się na moim kanale. Dziękuję Państwu za Państwa obecności.